Dzień dobry, witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam państwa radnych, pana prezydenta, panów wiceprezydentów, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bójnickiego. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Na podstawie artykułu 20 u.st. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 60 sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego SK Nadarwicha. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 60 sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 11 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynął projekt uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej, jednak 20 stycznia wpłynęło pismo prezydenta miasta Kalisza z prośbą o niewprowadzanie do porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały. 20 stycznia wpłynęło również pismo prezydenta miasta Kalisza z prośbą o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a jednocześnie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Oba pisma otrzymaliście Państwo do wiadomości. Ponadto do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok przekazanego 20 stycznia, 13 projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043 przekazanego 20 stycznia, 14 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciałkłych przekazanego 20 stycznia, 15 projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2023 rok, przekazanego 24 stycznia. 16 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu, przekazanego 24 stycznia. 17 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z skargi pana na dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu przekazanego w dniu wczorajszym. 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza przekazanego również w dniu wczorajszym. Proszę zatem Państwa o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 znajdującego się w punkcie 5. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących, dziękuję bardzo. Teraz proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Kto jest za? Proszę podnieść mandat i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o odpowiedni przycisk. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim.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 Proszę Państwa Radnych o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17, arabski znajdujący się w punkcie 5, rzymskim Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania, z badania skargi Pana na dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Paderewskiego w Kaliszu. Kto z Państwa Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.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 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam zdjęcie z porządku obrad punktu 6. arabskiego oraz przyjęcie rozszerzenia porządku obrad wprowadzenia w punkcie 5. rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie piątym rzymskim, czyli wykreślenie punktu 6 szóstego oraz dopisanie po punkcie 11 arabskim punktów od 12 do 18. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przed nami przyjęcie protokołu z 59 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają państwo uwagi do protokołu z 59 sesji wyłożonego do wglądu w kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie stwierdzam przyjęcie protokołu. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Widocznie nie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt piąty. Rzymski. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagrody miasta Kalisza strony 1-2 materiałów sesyjnych. Nagroda miasta Kalisza jest szczególnym finansowym wyróżnieniem, a jej wręczenie jest wyjątkową, wyjątkowo uroczystą formą uczczenia święta miasta Kalisza i osób ofiarnie służących miastu. Proponowana zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu podmiotów, które Rada miasta Kalisza, ja mam taką prośbę, ewentualnie. Yy, i osób ofiarnie służących miastu. Proponowana zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu podmiotów, które Rada Miasta Kalisza może uhonorować tym szczególnym wyróżnieniem. Zatem, pod, zatem podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisję, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?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 Uchwała w sprawie nadania statutu Samorządowej Instytucji Artystycznej Miasta Kalisza Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu strony 3 do 8 materiałów sesyjnych. Nadanie nowego statutu Filharmonii Kaliskiej wynika z potrzeby aktualizacji wyżej wymienionego dokumentu, tak w zakresie obowiązujących uregulowań prawnych, jak również praktyki funkcjonowania instytucji. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Prawa, Porządku Publicznego,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 Punkt trzeci. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury strony 9-10 materiałów sesyjnych. Zadania z zakresu kultury, kultury wyszczególnione w projekcie uchwały zaspokajają zbiorowe potrzeby wspólnoty. W związku z tym udziela się na ich realizację wsparcia finansowego ze środków własnych miasta Kalisza. Z uwagi na to, że bezpośrednimi realizatorami zadań są instytucje kultury, których organizatorem jest samorząd województwa wielkopolskiego, zachodzi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 Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt czwarty. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej Wrocławska strony 11.13 materiałów sesyjnych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Strefy Usługowej Wrocławska, będący przedmiotem zmiany, przyjęty został uchwałą w listopadzie 2021 roku. Ustalenie planu dotyczącego zaopatrzenia w energię elektryczną dopuszczają pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych Szanowni państwo radni, wznawiam obrady 60. sesji Rady Miasta Kalisza na prośbę tutaj państwa zajmujących się sprawami technicznymi nie będę powtarzał głosowania, bo to ostatnie głosowanie po prostu nie zostało zarejestrowane, ale odczytam, że w sprawie podjęcia uchwały a propos przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej 19 radnych było za, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących. W związku z tym uchwała została przyjęta. A teraz proszę państwa radnych o naciśnięcie przycisku kworum. W tej chwili na sali obecnych jest 18 radnych, w związku z tym posiadamy kworum i możemy obradować dalej. Przechodzimy do punktu siódmego. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej w Kaliszu w roku szkolnym 2022-2023 strony 2021 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom z, z niepełnosprawnościami, przepraszam, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub nauki albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie. Nowelizacja tego przepisu, wprowadzona ustawą o zmianie ustawy prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, określa, że zwrot kosztów jednorazowego przewozu powinien następować w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi. Wśród zmiennych są liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola lub, szko lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem, oraz stawka za kilometr przejazdu pojazdu. Stawkę za kilometr przejazdu określa Rada Gminy w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisje Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu, strony 22-25 materiałów sesyjnych. W związku z pismem dyrektora Biura Funduszu Solidarnościowego dotyczącym realizacji zadania w zakresie funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w ramach modułu drugiego programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne oraz wytycznymi w nim zawartymi zachodzi konieczność powzięcia uchwały dotyczącej szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności przez uczestnika za pobyt w centrum, uwzględniając przyznany zakres usług zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.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 Przechodzimy do punktu 9. Uchwała w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza strony 26-30 materiałów sesyjnych. Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Dzięki realizacji programu osoby starsze uzyskują wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Program zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwi ich samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, co jest realizacją założeń procesu deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisje Merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?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 Świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, strony 31-32 materiałów sesyjnych. Z uwagi na wejście w życie uchwały Rady Ministrów, zmieniającej uchwałę w sprawie, w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miasta Kalisza nowej uchwały uwzględniającej zasady określone w wyżej wymienionym akcie prawnym. Podjęcie proponowanej uchwały pozwoli objąć wymienioną formą pomocy większą liczbę osób, a w szczególności uczące się dzieci nawet z tych środowisk, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej i ustalić zwrot wydatków w tym zakresie. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały.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 w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pod nazwą Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 strony 33-34 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwoty kryterium dochodowego w związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób korzystających ze wsparcia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 Punkt dwunasty. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2023 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie. Pro... Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Bardzo długą dyskusję na temat tej uchwały budżetowej stoczyliśmy, odbyliśmy nie tak dawno na Porannej Komisji Rozwoju, przez którą też opóźniła się dzisiejsza sesja, więc też nie wszystko tam można było dopytać i dopowiedzieć, ale chciałem poruszyć takie następujące kwestie. Pierwsza to jest taka, pozytywna bardzo, wyraz zadowolenia i radości, z tego, że przystępujemy do koncepcji opracowania budowy nowej siedziby sali koncertowej Filharmonii Kaliskiej, to jest tylko pierwszy, bardzo mały kroczek, bardzo też niepewny, bo nie wiadomo, co z tego będzie i w jakim kierunku to pójdzie, ale chciałem wyrazić tutaj radość i zadowolenie z tego powodu. Przy tej okazji też od razu upominając się, zaznaczając, że Kalisz zasługuje i potrzebuje też nowoczesny ośrodek biblioteczny z wszystkimi funkcjami społeczno-kulturalnymi, które wokół niego także są gromadzane. O to też chciałem się upomnieć i też chciałem się od razu upomnieć o to, żeby opracować plan zagospodarowania i remontu budynku przy ulicy Łaziennej 6, a żeby nie było przypadkiem żadnych pomysłów sprzedaży tego budynku lub, nie wiem, oddania jakiejś instytucji, zamiany nieruchomości, żeby to zostało w majątku miasta, ale żeby już miało określony też cel i żebyśmy w tym kierunku zbierali siły i środki, żeby to było robione. Dużo, w drugim punkcie dużo dyskusji wywołało, wywołało przystąpienie do projektu przebudowy placu na ulicy 3 Maja i wiele tam tematów było dyskutowanych, między innymi w jaki sposób tam zapewnić funkcje handlowe też w tym okresie. Ja chciałem się zapewnić, zapytać tylko jeszcze o jedno, o czym nie rozmawialiśmy, a jakimś problemem społecznym tam jest i to o tym pisała także prasa. Pawilony handlowo-usługowe, które tam funkcjonują od lat nie mają przyłącza wodno-kanalizacyjnego i co z tymi pawilonami w tym projekcie, w jaki sposób to będzie rozwiązane i czy będzie to, to będzie rozwiązane. I w trzecim, ostatnim punkcie, to już tak z przyburzeniem oka bardzo cieszymy się, że tam są środki na zasypanie i zabezpieczenie stosowne zabytków w postaci rząpi. Z uśmiechem jako radni spoglądamy przez okno, że robotnicy nie czekali na wynik naszego głosowania, tylko już tą żompię zasypują, z czego bardzo mocno też się cieszymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Rzadko się zdarza, że się cieszymy ze zmian budżetowych, bo... ale w tym wypadku też tak jest. Chcieliśmy bardzo podziękować za to, że faktycznie miasto przystępuje po raz kolejny do przetargu na stworzenie przy pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka przestrzeni, w której młodzież będzie mogła i odpoczywać na przerwach i być może jeszcze odbywać jakieś lekcje wychowania fizycznego. Ten remont nawierzchni i budowa małej infrastruktury są bardzo ważne. Za tym zabiegaliśmy, radny Eskandarwich występował również tutaj z młodzieżą ze szkoły, żeby ten projekt powstał. Przypominam, że niestety mamy za sobą dwa przetargi, które zakończyły się fiaskiem z uwagi na niewystarczającą kwotę przeznaczoną przez miasto na ten cel. Teraz ta kwota jest bardzo okrojona bo w zasadzie nawet no jest mniejsza niż ostatnie oferty, które składali wykonawcy, ale rozumiem, że zakres prac też będzie zmieniony. I mam taką gorącą prośbę, żeby mieć w głowie, że ta inwestycja jest naprawdę bardzo potrzebna. Miejsce za szkołą nie może być parkingiem, powinno służyć właśnie młodzieży do innych celów. Dlatego, Panie Prezydencie, Mam taką gorącą prośbę, żeby jednak mieć w tyłu głowy, że kiedy będzie za mało środków, żeby miasto w kwietniu, kiedy spłyną wolne środki do budżetu pomyślało o tym, żeby być może dołożyć do tej inwestycji, żeby ona może była pełniejsza, bardziej kompleksowa, a przede wszystkim, żeby była zrealizowana. To jest taka nasza gorąca prośba w tym temacie. A drugi temat odnośnie filharmonii, budowy nowej siedziby. Czy mamy już jakieś informacje... Skąd można pozyskać pieniądze na budowę? Bo to, że teraz przekazujemy środki na przygotowanie programu użytkowego, funkcjonalno-użytkowego, to jest jedna sprawa, natomiast koszt budowy będzie zapewne ogromny. Czy są jakieś widoki na pozyskanie jakiejś dotacji? Jeżeli tak, to na jakich warunkach? Jeżeli można uzyskać taką odpowiedź w tym punkcie, to będę bardzo wdzięczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa naczelników bądź z panów prezydentów na te dwa pytania? Pierwsze pytanie, które tutaj na pewno zapadło, to jest kwestia podłączenia pawilonów przy 3 maja. Druga kwestia to jest, zapraszam serdecznie. Druga sprawa to jest sprawa Filharmonii Kaliskiej potencjalnego finansowania. I zaraz pani przewodnicząca Kamila Majewska zabierze głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo jeżeli chodzi o pytanie dotyczące przyłączy wody do paliwo, pawilonów handlowych to jesteśmy już po rozmowach z właścicielami tych pawilonów i trwają prace dotyczące przygotowania projektu na, na właśnie to przyłącze. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o finansowanie ewentualnej budowy budynku Filharmonii czy ktoś z Państwa byłby w stanie udzielić Państwu Radnym odpowiedzi na to pytanie? Szanowni Państwo, proszę Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. W ramach zmian w budżecie jest wniosek Wydziału Rozbudowy Miasta odnośnie 100 tysięcy złotych przeznaczonych na tzw. PFU, czyli opracowanie programu funkcjonalnego. I myślę, że w następnym etapie po, po tym opracowaniu dopiero będziemy tutaj, Wydział Strategii Rozwoju, myślę, że przystąpi, w, będzie już określona... Myślę i kwota i zakres i wtedy dopiero będziemy w następnej kolejności przystępować do projektu Filharmonii i wówczas, do, i wówczas starać się o pozyskanie dodatkowych środków, ponieważ no, koszt budowy podejrzewam jest dosyć wysoki i bez środków zewnętrznych. Myślę że, myślę, że nie będzie możliwe zrealizowanie tej inwestycji, ale bądźmy dobrej myśli, takie projekty już są, tylko najpierw musimy po prostu, przeznaczamy 100 tysięcy złotych na PFU i później na projekt Filharmonii. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to podpowiadam, że Ministerstwo Kultury dość często bierze i dofinansowuje tego typu inwestycje, także zachęcam do szukania środków właśnie w tak, tym miejscu. Mhm. Tak jak i w przypadku innych przedsięwzięć, pozyskujemy te środki i myślę, że na pewno się uda. Tylko mówię, ten pierwszy etap, tak? Dziękuję myślę bardzo. Myślę, że, że będzie tutaj przychylność, bo to jest ważna inwestycja. Pani radna Kamila Majewska. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Z tutaj wypowiedzi, tak pani Barbary Oliwieckiej odebrałam, tak trochę jakby uszczypliwie, że nie będzie parkingu, będzie przestrzeń dla młodzieży. no w stosunku gdzieś do nauczycieli, natomiast i tak jakby to był sukces pani Oliwieckiej, pana tutaj również wiceprzewodniczącego. Nie, proszę państwo, żeby nie było jakichś takich nieodpowiednich odczuć. Chcę powiedzieć, że potrzebę Zrobienia tej przestrzeni dla młodzieży widzieli właśnie już od kilku lat nauczyciele nauczyciele Asnyka, jak i dyrekcja, i było to przedmiotem uzgadniania na radach pedagogicznych. Także jest to pomysł, który również wychodził od całego grona pedagogicznego i dyrekcji pierwszego liceum ogląkształcącego imienia Adama Asnyka. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja mogę tutaj tylko potwierdzić, ponieważ wielokrotnie rozmawialiśmy z Panią Dyrektor pierwszego Liceum a propos tego, żeby wesprzeć właśnie ten, ten pomysł związany z boiskiem. Zresztą wiadomo też, że, że tu zostało to wspomniane, że ta sprawa toczy się już od wielu lat. Mam nadzieję, że znajdzie dobry i solidny, solidny koniec w postaci tego, że... Rzeczywiście to, to, to miejsce jakby powstanie. Zresztą myślę, że w niedługim czasie pierwsze liceum również zyska jeszcze więcej blasku poprzez zagospodarowanie, poprzez zagospodarowanie ruin Zamku Królewskiego oraz podświetlenie elewacji. Taki pomysł też już padł, też już, już się toczam tutaj pod tym względem rozmowy. Także nasza najstarsza kaliska szkoła zapewne zyska nowy blask. I pani Barbara Oliwiecka, ad vocem. Dziękuję pani Przewodniczący. Ja tylko chciałam zaznaczyć też do Pani Radnej Majewskiej, że nie było w mojej wypowiedzi ani grama uszczypliwości. Ja podziękowałam no, tutaj na ręce Pana Prezydenta za to, że ten projekt się znalazł w budżecie. Nie wymieniłam może wszystkich, to może jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim. Nauczycielom, Pani Dyrektor, rodzicom, uczniom, wszystkim radnym. Wszystkim absolwentom Liceum pierwszego Asnyka, którzy starali się, lobbowali i dobrze myśleli o budowie e, po prostu tego, nazwijmy to w cudzysłowie, bo to nie będzie pełne boisko, ale tego tej przestrzeni dla młodzieży. Taka była intencja i e, żadnej uszczypliwości w mojej poprzedniej wypowiedzi nie było. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Kamila Majewska, ad vocem. A ja dziękuję w tej chwili tutaj pani radnej za zauważenie i podziękowanie również nauczycielom i rodzicom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To się miło się zrobiło. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze pragnąłby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Dariusz Godziński. Dziękuję. W tym moim pierwszym wystąpieniu umknęła mi jeszcze, jeszcze jedna kwestia, którą zamierzałem poruszyć, bo jest temat też polskiego ładu dofinansowania w przypadku działań inwestycyjnych na rynku, na placu 3 maja. A ja mam jeszcze pytanie: a jak wyglądają plany składania wniosków na dofinansowanie? do Polskiego Ładu i nie wiem, do innych źródeł, też do wojewody na ten rok. I pytam się ogólnie, ale ja też mam na uwadze gdzieś tam takie obietnice, których trzymają się mieszkańcy Dobrzeca, że ulica Dobrzecka, Świętego Michała, jako łącząca dwa Powiaty, Kalicki, Ostrowski, dwie miejscowości także będzie złożona do dofinansowania. Jeżeli takie dofinansowanie otrzyma, to, to nastąpi re, realizacja. Już drugi projekt jest gotowy i też na to bardzo mocno wszyscy czekają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, czy państwo udzielą, bo to jest jakby pytanie pana radnego, czy państwo udzielą odpowiedzi teraz, czy, czy potrzeba jakby chwili czasu? Teraz, tak? Nie, chwilę, chwilę czasu. Jak będzie punkt zapytania, to pani udzielam po prostu odpowiedzi. A propos tego Polskiego Ładu, no bo to się nie wiąże jakby bezpośrednio. Także prosiłbym o naszykowanie takiej odpowiedzi, żeby jeszcze panu radnemu odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. No, powiem Państwu, że tak głosowanie nad budżetem to chyba dawno nie było. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 13. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisze na lata 2023-2043. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu osilowego, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej. Natomiast całościowo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 Punkt 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy prawowodne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Określając górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych wzięto pod uwagę koszty unieszkodliwienia nieczystości ciekłych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisję, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 11 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 8 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 15. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2023 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Komisje Rady przedkładają swoje plany pracy Radzie Gminy. Natomiast statut Miasta Kalisza stanowi, że plan pracy Komisji Rewizyjnej jest przyjmowany w formie uchwały. Wleg uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, ani wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi państwa na dyrektora szkoły podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?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 Zbadania skargi Pana na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu. Rada Miasta Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi Pana na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały.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 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Radny Piotr Mroziński zrezygnował z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. O głos poprosiła również pani radna Barbara Oliwiecka. Panie Przewodniczący, dziękuję. Szanowni Państwo, z uwagi na niestety niepasujący termin Komisji Budżetu jestem zmuszona złożyć rezygnację z tej komisji. W miarę możliwości oczywiście będę się tam pojawiać, ale oficjalnie składam wniosek o wykreślenie mnie z, człon z listy członków Komisji Merytorycznej, czyli Komisji Budżetu. Dziękuję bardzo. Oczywiście uchwała zostanie stosownie, stosownie poprawiona. Najpierw będziemy głosowali sprawę związaną z ustaleniem składu Komisji, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a później jeżeli chodzi o Komisję Budżetu. Więc najpierw proszę o przegłosowanie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Przypominam, Pan Radny Piotr Mroziński złożył rezygnację. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo, tutaj stwierdzam przyjęcie uchwały. I y, głosujemy w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Przypominam, pani radna Barbara Oliwiecka y, zrezygnowała. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, ponieważ tempo mamy dosyć dobre, w związku z tym myślę, że przerwy nie potrzeba, przechodzimy do punktu szóstego. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. W tym punkcie odpowiedzi na interpelację chciał zabrać głos pan radny Marcin Małecki. Proszę. Dziękuję za głos. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście. Chciałem poruszyć temat interpelacji, którą składałem. W połowie zeszłego roku dotyczyła ona linii autobusowej numer 16 prowadzącej z Sulisławii do centrum miasta. Temat ten związany był z tym, że w okresie wrześniowym godziny przejazdu w tej linii uniemożliwiały dotarcie do centrum miasta, do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na godzinę ósmą. Dostałem później odpowiedź, że linia ta zostanie, nie tylko godziny nie zostaną zmienione, ale od października linia jest zawieszona, ponieważ powstała bardziej dla obsługi działkowców z ogródków działkowych na ulicy Zachodniej, więc w żaden sposób tutaj młodzież szkolna no nie bardzo mogła korzystać i dotrzeć na czas do, do szkoły. Dostałem jednak zapewnienie, że od stycznia przy nowym rozkładzie jazdy KLA ten temat zostanie uwzględniony. Tymczasem od stycznia linia jest cały czas zawieszona. Jest informacja, że w okresie letnio-wakacyjnym będzie funkcjonowała i później w październiku zostanie zawieszona. Powstało 6, jak nie 8 bardzo ładnych, skludnych przystanków z kostką i to wszystko w okresie jesienno-zimowym. Nie działa młodzież szkolna z tego rejonu. Musi korzystać albo z samochodów rodziców, tak, rodziny, albo jechać przez całe miasto prawie godzinę. Często nie jest w stanie zdążyć na przykład do pierwszego LO czy do innych liceów na czas. Wydaje mi się, że dosyć kuriozalna sytuacja. Mamy sytuację odwrotną, że gdzieś autobus zawraca tak, nasz na drodze nieprzygotowanej, a przygotowanej bardziej dla ruchu sportowego, biegania, czy, czy, czy rowerów, czy rolkarzy. A w tej sytuacji, gdzie mamy przygotowane, wybudowane świeżo przystanki, linia nie funkcjonuje. Nie wiem, to wygląda jakby KLA w przypadku przynajmniej linii numer 16 bało się tej młodzieży szkolnej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Także cytując klasyka, nie wiem, no Baryja by się tego nie powstydził, bo... Sytuacja jest kuriozalna, tym bardziej, że większość, przeważająca większość tej młodzieży szkolnej, no nie chodzi do szkoły w Sulisławicach, tylko dojeżdża nawet do podstawówek, do centrum miasta, a trasa przez ulicę Zachodnią jest najszybsza, tak, tam jest najszybciej dostać się, do, e, można do, do szkół w centrum miasta ponad podstawowych, podstawowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie ktoś jeszcze chciałby z Państwa zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu siódmego, interpelacje. Kto z państwa radnych chciałby złożyć interpelację? O. Tym razem jako pierwszy pozwolę sobie udzielić głosu. Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja oczywiście zgodnie z procedurą na piśmie sformułuję interpelacje, natomiast tylko dzisiaj chciałem zaznaczyć, czego one będą dotyczyły. Jedna z tych interpelacji będzie dotyczyła dojazdu do ulicy Długiej i Borkowskiej, a także dalszego dojazdu dla linii, które zahaczają o gminę, gminę Żelazków. Mieszkańcy jakby z tego pogranicza pomiędzy Kaliszem a gminą Żelazków no są wysoce niezadowoleni, jeżeli chodzi o kursowanie w chwili obecnej autobusów na, na tym pograniczu. Nie ukrywam, że w dużej mierze są to mieszkańcy już należący do gminy Żelazków i m, moja interpelacja to pytanie na zasadzie jak, y, jak przebiegają rozmowy z y, Wójtem Gminy Żelazków a propos współfinansowania i tego, żeby jakby współuczestniczyć w ponoszeniu kosztów tych dojazdów, bo rzeczywiście większość z tych mieszkańców właśnie stamtąd, stamtąd dojeżdża. Podobna sytuacja ma miejsce również, jeżeli chodzi o pulko. Też, też wielu mieszkańców, zwłaszcza starszych, sygnalizuje, że jeżeli chodzi o kursy autobusów, to byliby wdzięczni, gdyby mogli z obszaru Pulka dojeżdżać do miasta Kalisza. To są bardzo często, tak jak powiedziałem, starsze osoby, które przede wszystkim robią na terenie miasta Kalisza, już wjeżdżają do, do Kalisza robiąc na przykład zakupy czy, czy, czy korzystając z obiektów sakralnych. A druga interpelacja będzie dotyczyła możliwości uruchomienia strzelnicy dla broni pneumatycznej w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki. Z taką prośbą zwrócili się do mnie zarówno dyrekcja, nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie drugiego liceum. I Może warto byłoby zastanowić się nad tą sprawą, ponieważ mają tam pomieszczenie. Młodzież jest na tyle jakby sprawna, że również wyszukała odpowiedni program Ministerstwa Obrony Narodowej, który zakłada dofinansowanie dla strzelnic pneumatycznych. Tam ten termin składania wniosków jest dość krótki, bo to jest początek bodajże marca. W związku z tym też będę liczył na to, że służby prezydenta się tym zajmą. Dziękuję bardzo. O głos poprosiła Pani Radna Barbara Oliwiecka. Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja składam interpelację odnośnie rozszerzenia liczby ulic, na których mogą parkować mieszkańcy Kalisza, którzy mieszkają przy ulicy Babina. Do tej pory było tak, że Pracownicy strefy parkowania y, tolerowali to, że ktoś, kto mieszka przy ulicy Babina, parkuje po drugiej stronie Plant na ulicy Parczewskiego. W tej chwili mamy taką sytuację, że po jednej stronie Plant jest strefa a po drugiej stronie planty jest strefa parkowania B, czyli opłata 4 zł i 2,5 zł. W efekcie bardzo trudno jest znaleźć miejsce do parkowania po stronie ulicy Babina, bo tam wszyscy szukają w pierwszej kolejności, podczas gdy nawet zdarzają się miejsca wolne po stronie Parczewskiego, ale za 4 zł. Mieszkańcy, mimo że mają wykupioną kartę za którą, do parkowania, za którą przecież płacą, w związku z tym parkują, tak jak parkowali wcześniej na ulicy Parczewskiego. Natomiast podejrzewam, że z uwagi na zróżnicowanie tych opłat zaczęły się sypać mandaty, bo na karcie, e, którą mają wyrobioną jest napisane wyraźnie ulica Babina. E, myślę, że takich przypadków może być więcej w granicznych ulicach pomiędzy strefami A i B. O to też proszę w interpelacji, żeby się przyjrzeć. Natomiast e, szczególnie tutaj dla mieszkańców ulicy Babina, będę wnioskowała o rozszerzenie liczby ulic, na których mieszkańcy mogą parkować. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowna Rado i wszyscy goście. Na podstawie paragrafu 27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację utworzenia stanowiska Ogrodnika Miejskiego. W obecnych czasach, gdy miasto przeżywa rozwój, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego jest jednym z najważniejszych zadań władz miasta. Dla właściwego zarządzania, eksploatacji i kształtowania zieleni miejskiej niezbędna jest fachowa wiedza oraz właściwe zarządzanie tymi dziedzinami. Obecnie zagadnienie to realizuje po, po, po części Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury, po części też Zarząd Dróg Miejskich oraz też Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego oraz Wydział Strategii Rozwoju Miasta w ramach Biura Rewitalizacji. Wydaje się zasadnym i celowym stworzenie stanowiska rolnika miejskiego, osoby o właściwych kompetencjach dla realizacji tego zadania. Osoba ta powinna być niezależna od struktur i kompetencji poszczególnych wydziałów, jednocześnie współpracując w zakresie realizacji zadań realizowanych przez te wydziały. Byłaby ona zobowiązana w porozumieniu z prezydentem prowadzić odpowiednią politykę informacyjną o planowanych przekształceniach na terenach zieleni. Już momentik. Mam nadzieję, że pan prezydent poprze ideę stworzenia stanowiska ogrodnika miejskiego. Warto zaznaczyć, że w XIX wieku w Kaliszu działał tzw. komitet parkowy, który dbając o zachowanie układu planistycznego parku dbał i tworzył po prostu i realizował nowe nasadzenia terenów zielonych. Stanowisko to, mam nadzieję, wpłynie po prostu korzystnie dla, jest, jest duże zainteresowanie właśnie mieszkańców utworzeniem tego stanowiska i zarazem była to osoba, która by mogła w sposób kompetentny kierować po prostu nowymi nasadzeniami, dbać o to, co obecnie mamy. No i mam nadzieję, że takie stanowisko zostanie poparte tutaj przez nas i, i Pan Prezydent się ustosunkuje do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu ósmego, zapytania radnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie, w punkcie zapytania radnych? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu dziewiątego, wolne wnioski, oświadczenia i informacje. A tak, przepraszam, rzeczywiście, proszę, tak, tak, a propos Polskiego Ładu. Tak, proszę bardzo, rzeczywiście. Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado, chciałabym poinformować Państwa, że do Polskiego Ładu w tym roku na razie został ogłoszony jeden nabór z rządowego programu odbudowy zabytków. W ramach tego naboru przygotowaliśmy już sześć wniosków. Są to wnioski dotyczące następujących inwestycji. Domek szwajcarski. Oranżeria, domek parkowego, wybrany obszar parku miejskiego, mury zamku Kazimierzowskiego i remont budynku pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka. W tym naborze również przygotowujemy cztery kolejne wnioski, które będą dotyczyć Biblioteki Głównej przy ulicy Legionów 66, Wieży Ciśnień przy ulicy Górnośląskiej 66A, Budynku III Liceum Ogólnokształcącego i Dworku Kraśnickich przy ulicy Tuwima 10. Innych naborów na ten moment nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Świętego Michała i ulicy Dobrzeckiej, taki wniosek został w ubiegłorocznym naborze w ramach Polskiego Ładu złożony. Niestety tutaj dostaliśmy, nie dostaliśmy akurat na ten wniosek środków. Także jeśli będą kolejne nabory, no to myślę, że tutaj będziemy wnioskować. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Godziński adwocem. Szanowni państwo, ja właśnie z tym dopytaniem, czy będziemy powtarzać tą aplikację teraz w tym roku i ewentualnie kiedy takie nabory drogowe będą, to nie wiem, czy do pana dyrektora, czy do pani tutaj na, naczelnik, jeśli chodzi o Świętego Michała i Dobrzecką. Albo część tylko Świętego Michała, część tylko Dobrzecką na przykład. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, myślę, że, że pan jakby najpełniejszą wiedzę będzie miał w tym zakresie. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Yy, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Jeśli cho, jeżeli chodzi o ulicę Dobrzecką i ulicę Święto, Świętego Michała, to mamy taką sytuację, że na dzień dzisiejszy nie zostały skończone projekty. Yy, są one realizowane przez to samo biuro projektowe. Yy, chciałem Państwu przekazać informację, że z tego tytułu, ponieważ nie wywiązali się z terminu wykonania tych projektów, są naliczane kary umowne wynikające z zawartej umowy. Yy, były duże problemy w ogóle z kontaktem z tym biurem projektowym. Udało się nawiązać kontakt, jeszcze w ubiegłym roku pod koniec stycznia spisaliśmy stosowną notatkę, gdzie określone zostały terminy wykonania poszczególnych elementów mających na celu zakończenie projektów i oczywiście uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. I te ustalenia są tak następujące. Jeśli chodzi o ulicę Dobrzecką, w zakresie rozbudowy uwzględniony jest cały odcinek ulicy Dobrzeckiej, czyli od ulicy tutaj Poznańska, Harcerska do ulicy Świętego Michała. Złożenie wniosku o decyzję z RIT zaplanowane jest do pierwszej połowy lipca tego roku. Wydanie decyzji, jeśli, nie ma, jeśli jest kompletny wniosek, Y, powinno nastąpić w ciągu 90 dni. Wniosek będzie składany tutaj do Wydziału Budownictwa, do prezydenta miasta Kalisza, ale do Wydziału Budownictwa jako organu y, architektoniczno-budowlanego. Jeśli chodzi o rozbudowę ulicy Świętego Michała, y, ustalone mamy, że złożenie wniosku z RIT winno nastąpić do połowy sierpnia 2023 roku. W oparciu o tą informację, co przekazałem wcześniej, wynikałoby, że w tym roku ma być zakończona dokumentacja, łącznie z uzyskaniem wszelkich opinii, decyzji i dalej. W ten sposób przygotowana dokumentacja stanowiłaby podstawę, ażeby w następnym roku, czy być może pod koniec tego roku, jeżeli tylko będzie taka możliwość, miasto Kalisz mogło złożyć wniosek. Myślę, że najlepiej, jeśli taka będzie możliwość, w ramach Polskiego Ładu, program inwestycji strategicznych, dlatego że to będą bardzo kosztowne zadania. Wartość realizacji tych zadań to będzie około 40, myślę, milionów złotych, jeśli patrzymy na całe to zadanie. Mhm. Wiemy, że dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu to jest 95%, 5% wkładu własnego, także jeśli tylko będzie taka możliwość, z pewnością miasto Kalisz będzie taki wniosek procedować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent chciał zabrać głos, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że miasto Kalisz w tym momencie realizuje bardzo dużo inwestycji znaczących, drogowych, między innymi przedłużenie szlaku bursztynowego do ulicy Moniuszki przetarg, na kolejne etap będzie niebawem y, ogłaszany. Y, myślę, że lada dzień ogłosimy również przetarg na budowę zupełnie nowej drogi połączenia ulicy Budowlanych i y, Księżnej y, Jolanty. Do tego została przebudowana droga wojewódzka nr 450. Również będziemy w tej chwili ogłaszać przetarg y, z Polskiego Ładu na przebudowę y, tej drogi wojewódzkiej, razem z tym, można powiedzieć, wąskim gardłem, czyli wiaduktem przy giełdzie karijskiej, to też duży problem komunikacyjny w tej części miasta. Także, no tak myśląc zdroworozsądkowo, trzeba sobie zdawać sprawę z możliwości finansowych naszego miasta i po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkich inwestycji drogowych. Na ten moment wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, na tego typu inwestycje zostały wykorzystane, uważam bardzo dobrze, dla naszego miasta. Także jak tylko będziemy mieli gotowe dokumentacje, pan dyrektor powiedział, jakie były problemy z wyegzekwowaniem od osoby, z którą my mamy, bo tutaj pan radny Eskan się pośmiechuje, mamy po prostu umowę z projektantem i egzekwujemy tak na tyle, ile możemy. Niestety nie możemy stosować gangsterskich metod na przykład i wysłanie powiedzmy grupy interwencyjnej do takiego nierzetelnego wykonawcy, tylko musimy postępować zgodnie z przepisami. Może pan radny w końcu się tego też, też nauczy, że po prostu czasami jak się trafi nierzetelny wykonawca, to miasto ma troszkę związane, związane ręce. Natomiast podjęliśmy działania, żeby y, tą dokumentację, a czasami też trzeba zrozumieć wykonawcy, że mo mogą być całkiem obiektywne, y, że tak powiem, y, przesłanki ku temu, że on nie z, y, z jakiejś umowy w y, stanie się wywiązać. Także y, jeżeli będzie tylko możliwość, my będziemy takie środki na ulicę zarówno Dobrzecką, jak i Świętego Michała pozyskiwać, ale podobna sytuacja innej części miasta, dotyczy między innymi ulicy Romańskiej, ulicy Zachodniej. My projektowo będziemy gotowi na to, żeby w tej kolejnej perspektywie, która rusza, takie środki na te zadania em, pozyskiwać. W międzyczasie wykonamy te drogi, których nie było, czyli przedłużenie szlaku bursztynowego, my remontujemy, poprawimy parametry Drogi Wojewódzkiej numer 450 i wybudujemy całkiem nową drogę, która aktywizuje całkiem spory e, obszar e, miasta, który objęty jest planem miejscowym i praktycznie tylko dlatego, że nie ma tej drogi, tam się w tej chwili e, nic nie dzieje. Także e, chciałbym wszystkich mieszkańców e, uspokoić, nie ma tutaj pana sołtysa, ale był e, Różańskiego, proszę mi wierzyć, pan sołtys jest tutaj średnio co... Dwa, trzy tygodnie w ratuszu i na bieżąco, że tak powiem, o, o problemach dobrzeca tutaj przypomina. Doskonale wiemy, że ta droga jest potrzebna. i... Jak tylko będzie możliwość przystąpimy do wykonania tej drogi, natomiast musicie państwo wiedzieć, że gdybyśmy chcieli wyremontować cały ten ciąg ulic, bo takie jest założenie nasze, od ulicy Harcerskiej, całą ulicę Dobrzecką, przebudowę ronda, to, to rondo, które jest w tej chwili niewydolne i odpowiada za zakorkowanie tej części miasta oraz później dalej wykonanie ulicy Świętego Michała aż do Biskupic, no to jest pewnie 50-60 milionów na ten moment, także jest to olbrzymie przedsięwzięcie, najprawdopodobniej zajdzie konieczność etapowania tej inwestycji, jeżeli nie będzie powiedzmy takiego dużego dofinansowania i będziemy z własnych środków odcinkami te zadania realizować, także tak wygląda kwestia dróg. Myślę, że w tym zakresie dzieje się bardzo dużo. Często spotykamy się z zarzutem, że za dużo, że miasto jest zakorkowane, że roboty są nieprzemyślane, z czym ja się nie zgadzam. Korzystamy z tych wszystkich możliwości, które są finansowych, bo gdyby nie dodatkowe pieniądze, które pozyskujemy na te inwestycje, to byśmy nie byli w stanie zrobić nic albo tylko i wyłącznie jedną z tych dróg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj każdy z radnych z radnych z, do, z Dobrzeca będzie bardzo gorąco kibicował, bo ulica Świętego Michała rzeczywiście bardzo... Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, może pan zabrać, ale za chwileczkę, za chwileczkę, za chwileczkę, za chwileczkę, za chwileczkę panie przewodniczący. Dam, udzielę panu głosu, ale trzymajmy się jakiegoś porządku. Także... Dokończając moją wypowiedź, wszyscy radni z Dobrzeca byliby wdzięczni, gdyby ulica Świętego Michała i Dobrzecka zostały wy, wyremontowane. Pan radny Artur Kijewski, pan radny Zbigniew Łodarek i pan przewodniczący Eskandarwich, bo widzę, że tutaj następuje Panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rado, chciałbym w imieniu naszego klubu również i swoim też podziękować jakby za taką współpracę, że udało nam się w tym zalewie, e, właśnie tak czasami jak się słucha, nie da się, nie można i tak dalej, i tak dalej, udało się zrealizować program Kalisz dla młodych. E, I powiem tak, jest sześć mieszkań. Ja tak sobie obserwowałem e, jakby komentarze tych, e, tego programu. Były takie heheszki z, z litości, też nie podam kto się śmiał, natomiast podam państwu jak wyglądają fakty. W Kaliszu oddano sześć mieszkań dla studentów. Toruń jest miastem dwa razy większym od Kalisza, oddano pięć w tym samym programie, a w Łodzi, która no nie wiem, ma 700 tysięcy, czyli 7 razy więcej niż Kalisz, oddano 12. Czyli ogólnie tak źle nie wyglądamy, patrząc na to, jak to wygląda, nawet powiem wręcz bardzo dobrze. Liczę na to, że będzie to się rozwijało, natomiast powiem, patrząc, że udało się tak zrealizować, idziemy trochę szerzej i to nie jest nasze ostatnie słowo, i Niebawem myślę, że Pan Prezydent powinien się spodziewać naszego spotkania, bo jest temat na już większą liczbę mieszkań, nie tylko w tym systemie, ale w innym i będziemy działać rzeczywiście, żeby ci ludzie młodzi raz tutaj rewitalizowali Śródmieście, czyli mogli zamieszkać na terenie Śródmieścia, a także w nowych domach czy blokach, ale jak to będzie to pozwolę sobie już powiedzieć na spotkaniu, nie uprzedzając faktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, czyli dowiemy się w następnym odcinku, a tutaj o głos prosił pan radny Zbigniew głodarek, Proszę. Dwie kwestie chciałbym podnieść. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Tradycją naszej Rady, Koalicji Rady jest to, że w w trakcie każdej sesji mówimy o ważkich wydarzeniach, które mają miejsce w życiu naszego miasta, mieszkańców naszego miasta, a także mówimy o tym, co wydarzyło się w życiu ważkiego naszych radnych. Pamiętam pana radnego Grzegorza Jałkowskiego z bukietem ogromnym bordowych róż na 80-lecie jego urodzin. Pamiętam panią radną Sadowską z racji bukietem Róż yy, yy, narodzin kolejnego trzeciego dziecka. I dzisiaj, przynajmniej to jest moje zdanie i moja opinia, jest okazja, żeby pogratulować pani Agnieszce Koniecznej tego, że u schyłku uby, ubiegłego roku obroniła swobodzeniem doktorat, jest panią doktor i chyba oklaskami pogratulujemy jej tego ważkiego wydarzenia. I druga kwestia, jeżeli państwo zechcecie wysłuchać, to ta, że od jakiegoś czasu państwo radni, zaproszeni goście, mam na myśli dziennikarzy, przewodniczących rad osiedlowych, zaproszonych gości, a także tych, którzy są uczestnikami naszych rad, zwracają uwagę, nie tylko chyba mnie, ale zastanawiam się także do Pana Przewodniczącego z takim oto problemem, że zdarza nam się, i to już jest zjawisko, bo jeżeli zdarzy się coś raz, no to jest jakiś epizod, ale jeżeli coś się zdarza 3-4 razy, to już jest zjawisko, że rozpoczynamy nasze sesje z opóźnieniem półgodzinnym, Mamy opóźnienia trzy kwadranse. Dzisiaj bodaj, żeśmy rozpoczęli sesję z opóźnieniem trzech y, kwadransów. No, pół godziny. Ja nie chciałbym tutaj jakby y, koty, koty drzeć o jakiś tam y, czas y, opóźnienia. Ale szanowni państwo, jest to y, chyba apel tylko i wyłącznie do nas y, y, radnych. Organizuj, organizujmy tak posiedzenia komisji rady przed sesjami, by jeżeli wyczuwamy, że może być dłuższa dyskusja, że temat wymaga dłuższej debaty, dłuższego spojrzenia na problem, to rozpoczynajmy tę komisję o godzinie 8. Przecież Komisja Zdrowia obraduje o godzinie 8 i nie ma żadnego, obrady o godzinie 8, nie ma żadnego problemu dla radnych, żeby o 8 godzinie przejść przed sesją i byśmy byli w porządku, pokazuję na prawą część sali recepcyjnej, byśmy byli w porządku, mam na myśli nas radnych, do gości zaproszonych na nasze sesje. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie radny. Ja myślę, że tu też gdyby, bo radni, przewodniczący komisji to jest jedna rzecz, natomiast zawsze będzie tutaj tak sprawa związana Wstępem spływania do nas projektów uchwał, i to gdybyśmy jeszcze tutaj to poprawili, to myślę, że rzeczywiście nie byłoby takich, takich opóźnień, I, i o to wielokrotnie apelowałem. Pan radny Artur Kijewski. Panie Przewodniczący, Wysoka rada czuję się trochę wywołany do odpowiedzi w związku z tutaj zapytaniem kolegi Zbigniewa Włodarka. Rzeczywiście ta komisja była 8.30, no mieliśmy dwa, czy trzy punkty, ale no taka jest okrutna ta demokracja, że każdy chciałby coś powiedzieć. Radni się pochylali po raz kolejny nad danym tematem. Fakt, że może tam powtarzały się pytania, te same odpowiedzi, no ale trudno w procesie demokratycznej debaty yy, zabronić komuś wypowiedzi. Było tam dużo tematów poruszane. No nie mamy na to wpływu. To jest jakby... Ja też liczyłem, że pół godziny się wyrobimy, natomiast no wyszło tak jak wyszło, mam nadzieję, że państwo też to zrozumieją, nie da się przewidzieć ile komisja potrwa. Czasem nam się zdawało, że komisja 15-minutowa się skończy w 5 minut, a to się przeciągało, no to, no to mogę jedynie powiedzieć, że tutaj na to nie ma wpływu, tak samo jak nie mamy wpływu ile trwa sesja, czasem są sesje krótsze, teraz szczęśliwie dojechaliśmy, jest godzina 15 po 11, a czasami nam się tam do drugiej się bujaliśmy z kilkoma przerwami, cztery obiady, 5 śniadań i też to tak bywało, także... No mogę jedynie ubolewać, że tak wyszło. Dziękuję bardzo panu, panu radnemu. Pan radny Zbigniew Bodarek Adwocem. Rozumiem. Szanowni Państwo, ja mam, ja mam tylko taką, taką prośbę, żebyśmy rzeczywiście z Mównicy jakby wygłaszali. Pan Radny powiedział, Pan Radny Zbłodarek, że to nie było jakiś jakby w stronę Pana Przewodniczącego Kijewskiego e, jakąś, e, jakiś przytyk. Natomiast zanim udzielę głosu Panu Prezydentowi, to jednak Pan Przewodniczący Skandarwi. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, ja odwołam krótko do słów Pana Prezydenta. Ja wiem, że Pan Prezydent darzy mnie wielką sympatią i to jest wzajemnością oczywiście. Panie Prezydencie, tak. I ja wiem, że jak Pan Prezydent przychodzi i stoi tu przy i, i, i przemawia, to cały czas patrzy na moją osobę, jakie jaki gesty wykonuje. Dziękuję Panie Prezydencie, że tak Pan baczny, baczny obserwuje moją osobę i Pan stwierdził, że podśmiecham się z tego, to co Pan przedstawia. Nie, Panie Prezydencie, uśmiecham się do Pana, a to jest różnica. Tak? E, natomiast co do projektu e, świętego, budowy e, ulicy Świętego Michała, uczciwie powiem, Panie Prezydencie, tam ludzie od wielu lat czekają i od wielu lat wałkujemy budowę, remontu ulicy Świętego Michała i warto by było mocno pochylić się nad tym tematem i raz na zawsze popchnąć tą sprawę do przodu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mówiłem już przy głosowaniu nad budżetem, że zrobiło się jakoś tak miło. to widać, że się państwo radni uśmiechają do prezydenta. Prezydent się uśmiecha do państwa radnych. Panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, ja chciałem trochę odnośnie uwagi pana radnego, bo myślę, że, że jest to kamyczek trochę też do naszego tutaj ogródka. Chciałem radnych przeprosić, że, że często jest konieczność zwoływania jeszcze tych, tych komisji zaraz przed sesją. Natomiast wynika to, szanowni państwo, z jednego faktu, że my po prostu staramy się mimo wszystko te sprawy na bieżąco mówiąc nieładnie wypychać i często stając przed problemem, czy czekać kolejny miesiąc na kolejną sesję, po prostu są takie rzeczy, które wrzucamy jeszcze em, e, powiedzmy w ten zakres, a tylko dlatego, żeby pewne sprawy, które wymagają realizacji, po prostu tak jak to pan Eskan przed chwilą powiedział, popchnąć do przodu i w tym zakresie bardzo liczę również na państwa radnych, na waszą elastyczność i po prostu na wsparcie całego tego tutaj organizmu urzędniczego, który często pracuje i często też z różnych względów nie jest w stanie się wyrobić, mówiąc kolokwialnie, znowuż w terminie. Także radnym z góry za tę sytuację dziękuję. Ja chciałbym również przyłączyć się do gratulacji dla pani doktor Konieczny. Chciałem również tutaj zapewnić o swoim wsparciu kolejnego doktoranta, na którego czekamy w naszym gronie, Pana Dyrektora Kołacińskiego. Wiemy, że y, też będzie się niedługo bronił, także szkoda, że go nie ma, ale widocznie musiał jeszcze tam ostatnie jakieś tam szlify robić swojej pracy, ewentualnie literatura jeszcze jakaś do, do przeczytania została przed obroną. Bardzo się cieszę, Szanowni Państwo, że pomimo swoich wielu obowiązków i y, zajęcia radnego znajdujecie Państwo czas, żeby podnosić swoje kwalifikacje. Mam nadzieję, że to się wszystko odbędzie również z dobrem dla naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem zapewnić pana prezydenta, że rzeczywiście wszyscy radni chyba wykazują, jeżeli chodzi o sprawy związane z pracą nad poszczególnymi uchwałami, bardzo daleko idącą elastyczność, jeżeli chodzi o sprawy związane z czasem, bo no, wiemy też, że w przeszłości różnie bywało i nie ukrywam, że, że nie zawsze było tak, że Uchwały dostarczane na ostatni, na ostatni moment były procedowane. Ja nie ukrywam, że czasami czuję się troszeczkę jakbym nadużywał czasu państwa radnych, powołując kolejne komisje i, i tak w takim dosyć szybkim tempie. I to nie wynika z tego, broń Boże, że państwo radni nie chcą pracować, bo państwo radni bardzo chcą pracować, ale też jest kwestia taka, żeby oni mogli się w spokoju z tymi materiałami wszystkimi zapoznać to ta praca na komisjach takich tuż przed sesją ona często rzeczywiście bywa burzliwa, ale ona bywa burzliwa z tego względu, że no mamy wiele pytań, bo jest tuż przed i chcielibyśmy jeszcze dopytać i jeszcze dopytać i jeszcze dopytać. Także bardzo też państwu radnym dziękuję za to, że, że, że wykazują się też tą elastycznością, jeżeli chodzi o czas. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu dziesiątego. Punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym przechodzimy do punktu 11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 60. sesji. Następna, 61. odbędzie się 23 lutego o godzinie 9. Dziękuję bardzo.